Ethernet jest standaryzowany przez IEEE, czyli Amerykański Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników. Zasadniczo jest to cała rodzina standardów, wśród najpopularniejszych należy wspomnieć o 100 Base TX i 1000 Base T. Pierwszy z nich zapewnia prędkość 100 Mbit na sekundę, wykorzystując tylko dwie pary skrętki. Drugi zapewnia gigabit na sekundę, jednak do tego celu używa wszystkich czterech par skrętki. Skoro jesteśmy przy standardach i wiemy, że za Ethernet odpowiada IEEE, to jak wygląda z kwestia z protokołami IP? Internet, czy też protokoły z nim związane, nie są standaryzowane przez żadną z powszechnie uznanych organizacji standaryzacyjnych, takich jak IEEE, ISO, IEC, ANSI i tym podobne. Prawie wszystkie standardy sieciowe związane z działaniem Internetu są tworzone przez Internet Engineering Task Force w ramach numerowanej serii dokumentów RFC. I z punktu widzenia prawa organizacji standaryzacyjnych ITD są to standardy de facto. Nie ma czegoś takiego jak polska norma opisująca protokół IP. Dokumenty RFC z jednym wyjątkiem są zwykłymi plikami tekstowymi i wyglądają tak jak widzimy na ekranie. W odróżnieniu od innych poważnych standardów wszystkie są publicznie dostępne w internecie bez jakichkolwiek opłat. Można sobie taki dokument bez problemu pobrać, przeczytać i zastosować. Dokument, który tutaj widzimy ma numerek 760 i nazywa się Internet Protocol, jest on standardem DOD, czyli amerykańskiego Departamentu Obrony, opracowanym w styczniu 1980 roku. Jest to dokument opisujący pierwszą wyspecyfikowaną publicznie wersję protokołu IP. Jak widzimy pochodzi on z 1980 roku, czyli Internet ma już ponad 40 lat. Dokument został opracowany dla Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności, znanej także z wielu innych projektów jako ARPA bądź DARPA, i został opracowany przez Uniwersytet Południowej Kalifornii. Widzimy w nim na przykład strukturę warstwową protokołów, czyli mamy protokoły warstwy aplikacyjnej, na przykład Telnet, FTP, protokoły warstwy transportowej, jakiś protokół sieci lokalnej, a pomiędzy nimi właśnie protokół IP, który jest opisywany w tym dokumencie. W dokumencie możemy znaleźć także znaną nam już ilustrację prezentującą nagłówek pakietu IP. Dokument ten we wrześniu 1981 roku został zastąpiony dokumentem RFC 791, który do dzisiaj pozostaje standardem opisującym IP w wersji czwartej. Większość tzw. nowych technologii i otaczającej nas nowoczesności wywodzi się właśnie z lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Na przykład większość komend uniksowych, które poznawaliśmy działało tak samo w latach 80. ubiegłego wieku, tylko często miało trochę mniej opcji. Więc nowoczesność ma tak około 40 lat. Warto też zauważyć, że świat systemów uniksowych rozwijał się wraz z internetem i są one mocno związane, czego ślady można znaleźć także w wielu dokumentach RFC. Dokumenty RFC są zarówno poważnymi dokumentami opisującymi fundamenty działania internetu, takimi jak na przykład wspomniany 791, jak również możemy spotkać dokumenty mniej poważne. Przykładem może być RFC 1149, który opisuje sposób przesyłu pakietów IP przy pomocy gołębi pocztowych, czyli w naszej strukturze warstwowej warstwę sieci lokalnej, dostępu do sieci zastępujemy gołębiami pocztowymi. RFC 3251 pochyla się nad zagadnieniem przesyłu energii elektrycznej przy pomocy pakietów IP. Natomiast RFC 2324 opisuje standard kontroli ekspresów do kawy za pomocą protokołu podobnego do HTTP. Te mniej poważne dokumenty RFC ukazują się z datą 1 kwietnia i stanowią ciąg do dowcipów prima aprilisowych. Ogólnie w odróżnieniu od wielu innych standardów dokumenty RFC, zarówno te poważne, jak i prima aprilisowe, czyta się na ogół dosyć dobrze i przede wszystkim można je czytać, bo są publicznie dostępne. Zatem warto niekiedy zajrzeć do takiego dokumentu, aby zobaczyć, jak tak naprawdę działa dany protokół, jak go możemy zaimplementować itd. Tak